Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym hangoucie odpowiem Ci na pytanie Co robić, jak przeszedłeś badania w WOMP-ie, badania lekarskie w WOMP-ie za jazdę po alkoholu No i chcesz odzyskać to prawo jazdy Z reguły przechodzisz też badania psychologiczne, ale sprawa jest tutaj prostsza Natomiast nie ma komplikacji, jeżeli prawko zabrano Ci tylko do jednego roku lub na rok po prostu zanosisz papiery do Wydziału komunikacji, odzyskujesz dokument. Gorzej jest, jak tracisz na przykład prawko za 2 lata, tra tracisz prawo jazdy na 2 lata, i co później musisz zrobić? I tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza, w zasadzie od podziękowań, które mi złożył, lubię się trochę pochwalić i tutaj, dzień dobry właśnie dzisiaj przeszedłem pomyślnie badania we wrocławskim WOMP zgodnie z Pana sugestiami a wcześniej badania psychologiczne w Pańskim Gabinecie u Pana Michała, również na skutek Pana rekomendacji Bardzo się cieszę i bardzo serdecznie pragnę Panu podziękować, prowadzę handel obwoźny i bez prawa jazdy, zapewnie na skutek załamania pewnie bym się rozbił. Tutaj moja uwaga, no, bardzo często tak się dzieje, że kierowca, który traci prawo jazdy, traci jednocześnie pracę, idzie na zwolnienie lekarskie, załamuje się, no i sytuacja jest często gęsto taka, że przy okazji będąc na zwolnieniu lekarskim jest na garnuszku nas wszystkich, nie mówiąc o tym, że później raczej do pracy swojej za szybko nie wróci, ale idziemy dalej ale to nie koniec, ponieważ dwa lata zatrzymania prawa jazdy, które już minęły, obliguje mnie do robienia egzaminów z praw jazdy i teoretycznych. Przypomniałem sobie z jednego z pańskich filmów, że wspominał Pan, iż najłatwiej zdaje się w Koninie, w Kaliszu no podobno zdawanie tych egzaminów jest tam najłatwiejsze. Chciałbym zapytać, czy ma Pan wiedzę, czy jest to nadal aktualne czy może zna Pan jeszcze kogoś, yy, gdziekolwiek w Polsce, punkt egzaminacyjny, gdzie możliwe by w miarę bezproblemowe przejście tego ostatniego obowiązku, nałożonego przeze mnie przez Wydział Komunikacji? Z góry, dziękuję. No tutaj mój widz troszeczkę... Yy, Troszeczkę dziwnie podchodzi, bo chce podejść na skróty. Z jednej strony przygotował się do badań lekarskich i psychologicznych według moich zaleceń. Bezproblemowo przeszedł te wszystkie badania, co nie jest wcale takie łatwe. Natomiast, nie za bardzo rozumie to, że od pewnego czasu, Egzaminy nie jest wcale łatwo przejść gdzieś tam w Koninie, w Kaliszu, w Krośnie, czy gdziekolwiek czy w Sieradzu, czy gdziekolwiek bym nie wymienił Ponieważ sam zdawałem niedawno egzamin na prawo jazdy No, zrobił się bardzo trudny egzamin teoretyczny Jest to kilka tysięcy pytań, to są jakieś filmiki I naprawdę się nie przygotujesz tak, że dzisiaj się tam poczytasz dwie godziny, a jutro zdasz egzamin teoretyczny i to samo zrobiło się z jazdą. No, y, jazda egzaminacyjna niewiele ma wspólnego z tym y, co się dzieje tak naprawdę na mieście, a wprost przeciwnie będąc y, siedząc w pojeździe egzaminacyjnym lub nauce jazdy z reguły jesteś jedynym prawidłowo jeżdżącym kierowcą y, po danym rejonie, czyli jak jest 30 czy 20 to jest 20, prawda? upewnienie się i tak dalej, i tak dalej. Mówię, wiem, bo niedawno egzaminy akurat nie na motocykl zdawałem, ale jeszcze parę lat wcześniej na kategorię E do B Jaka jest moja sugestia? Po prostu przygotuj się. Pójdź do jakiegoś ośrodka nauki jazdy, przy okazji, który współpracuje z doskonaleniem techniki jazdy Wybierz parę godzin dodatkowych Kup od nich jakąś książkę podłóż się i po prostu podejdź do egzaminu w swoim Wordzie Jaka jest z tego zaleta? Przykładowo Po pierwsze na jazdy gdzieś tam po strefie egzaminacyjnej nie będziesz musiał jeździć do Konina, do Strzelina, czy tam gdziekolwiek gdziekolwiek poza Twoim miejscem zamieszkania a jazda w strefie egzaminacyjnej jest podstawą i to również dla kierowców, którym wydaje się, że jeździł 20 lat, zrobił milion kilometrów i niestety egzaminator go uwali na najprostszych zadaniach egzaminacyjnych. Czyli jaka jest moja sugestia? No mogę ci tylko poradzić jedno. Ja współpracuję z taką nauką jazdy Euforia w tej w tej w której zdałem egzamin na prawo jazdy kategorii motocyklowych w tej euforii również doskonaliłem się, jeżeli chodzi o kategorie E do B także są we Wrocławiu tutaj masz tutaj ich dane kontaktowe ulica, ulica Kniaziewicza tutaj powiększę troszeczkę, żebyś lepiej, lepiej zobaczył Szef tej firmy, Jurek, jest moim znajomym, jeżeli się powołasz, na pewno skieruje Cię tam do jakiegoś ośrodka doskonalenia jazdy, z którym współpracuję i nie będziesz miał najmniejszego problemu. Tutaj jest mail, biuro.euforia.gmail.com Telefon do Jurka 602 156 867 I to w zasadzie Cała moja porada, nic tu Ci więcej nie wymyślę, po prostu przygotuj się zarówno do teorii, jak i do praktyki, to nie w jakimś tam cudzym wordzie, gdzie w razie, w razie porażki, znowu się tam będziesz musiał dokształcać, tylko szkol się na miejscu. Dobra, przy okazji jeszcze zobaczymy hangout, o widzę, że tutaj mój stary dobry znajomy, z Facebooka też DJFTV. Witam, panie Darku, pozdrawiam. No, no, no dzie, dzięki serdeczne, że chociaż mam, mam jednego widza, pora jest wybitnie nietypowa. Pora jest wybitnie nietypowa na hangout. Natomiast no, po południu, troszeczkę dzisiaj, nie mam czasu, także na tym kończę. Jeżeli ktoś ma do mnie jakieś pytanie, ostatnia szansa, żeby mnie o coś zapytać, powtarzam jeszcze raz. Nie licz na łód szczęścia, dokładnie tak jak z badaniami lekarskimi, psychologicznymi. Przygotuj się, natomiast zdawaj w swoim wordzie, prawda? Czyli tutaj widzisz jakiś ładny ładne zdjęcie Wordu Wrocławskiego, z ulicy Łagiewnickiej No jeżeli jesteś bliżej, gdzieś z Podkarpacia, polecam Gorąco Krosno Sam tam spędziłem parę miłych dni i podobno tam zdać nie jest trudno Mówię nie o Krośnie Odrzańskim, tylko o Krośnie na Podkarpaciu Natomiast, tutaj jeżeli nie wierzysz, zobacz, tutaj jest mój wideoblog, prawda i możesz zobaczyć moją skromną, skromną osobę zdającą prawko na motor w 2013 roku Także tutaj również, ja, na, ja, szkolący się na motocyklu Także Szkoła Euforia, jeżeli chcesz odzyskać prawo jazdy i doszkolić się do jazdy we Wrocławiu Także jeszcze raz na tym kończę widzę, że pytań pytań żadnych nie ma do zobaczenia w następnym hangoutcie mówił Dariusz Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu oczywiście, jeżeli Ci się ten hangout podobał daj lajka, daj kciuka jak chcesz mojej jakiejś konsultacji osobistej to musisz się niestety pofatygować na ulicę Żernicką 215 we Wrocławiu i kończymy Hangout out,